walka z systemem, szczególnie z systemem kierowania kierowców na badania lekarskie do wojewódzkich ośrodków medycyny pracy oraz późniejszych odwołań do instytutów ma sens i dostaje często maile od osób, które właśnie zostały skierowane na administracyjne badania lekarskie kierowców, być może taką osobą jest ty. Oczywiście najczęstszą przyczyną jest tutaj jazda po alkoholu, ale zdarzają się, że tak powiem, karniaki od z inicjatywy prokuratury, sądów czy samego starostwa, bo cię na przykład sąsiad podpierdolił, a to starostwo musiało podjąć jakąś decyzję. I bardzo często, jako tenże kierowca, tracisz po tych badaniach prawo jazdy, a wierząc, że racja jest po twojej stronie, rozpoczynasz procedurę odwoławczą i masz taką nadzieję. Nie powiem, że nadzieja jest matką i tak dalej, i tak dalej, że inwestując swój czas i pieniądze w jakiś sposób zmienisz wynik negatywny na wynik y, pozytywny. I tak szczerze mówiąc, śledzę ten problem od wielu lat i nikomu z moich widzów się y, po prostu to nie udało. O ile widziałem pozytywne orzeczenia odwołań psychologicznych, to nie spotkałem się jeszcze ze zmianą wyniku badania lekarskiego. I w mojej opinii, w zasadzie, Instytuty przyklepują wcześniejsze orzeczenia negatywne z womp -ów. No, nie powiem, kto jeszcze tak robi tam, gdzieś tam wysoko w naszym rządzie, ale jak to mówią, co wolno wojewodzie, to nie tobie i tak dalej, i tak dalej. I może to świadczyć o dwóch sprawach Albo po prostu, że w tych womp dobrze badają i nie robią omyłek, są nieomylni albo system tylko fikcyjnie daje Ci możliwość zmiany orzeczenia na jakieś lepsze. Tak prywatnie sądzę, że prawda tkwi gdzieś po środku, a jednocześnie uczciwie muszę przyznać, że nie mam żadnego pomysłu jak tą sytuację zmienić. Natomiast, jak Ciebie spotkało coś podobnego, to po prostu opisz swoją sytuację w komentarzach poniżej. Mam jednak jeden warunek, jest to nie wymienianie z nazwiska osób, które brały udział w tej całej procedurze nie obrażanie tych osób, nie chcę się tam potem motać w jakieś sprawy, że tak powiem że mam kogoś przepraszać za to, że na moim kanale kogoś ktoś tam chciał obrazić Także na tym kończę, może ty masz jakiś pomysł, jak to powinno wyglądać tak aby było nieco bardziej po ludzku, może przyszedł czas na dobrą zmianę w tym kierunku Także jak Ci mówiłem, napisz to w komentarzu do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki lekarz specjalista medycyny transportu i do zobaczenia wkrótce.